Zapewne słyszeliście, że wymawiam SQL na dwa sposoby. SQL albo SQL. Może niektórych z was złości, że mówię raz tak, raz tak. I możecie być przekonani, że wymowa, którą wolicie, jest poprawna. O co więc chodzi? SQL został wymyślony w IBM na początku lat 70. XX wieku. Pierwsza wersja nazywała się SQL. To skrót od Structured English Query Language. Skrótowiec SQL później zmieniono na SQL, bo SQL zarejestrowała już kompania lotnicza. A firmy nie lubią się procesować oznaki handlowe. Obecnie wielu z nas wciąż wymawia SQL, bo tak jest krócej i są historyczne argumenty na poparcie tej wymowy. Ale rozmawiając z twórcami stron na całym świecie, zorientowałam się, że wielu nieanglojęzycznych wymawia SQL albo SQL po hiszpańsku. Ponieważ filmy Khan Academy są tłumaczone, ułatwiam tłumaczom dostosowanie tekstu do tempa narracji, wymawiając SQL długo, po jednej głosce. W życiu codziennym mówię sequel. Wymawiam więc tak i tak. Już wiecie, że może być i SQL i SQL. Obie te wersje będziecie słyszeć do końca życia. Na świecie panuje bałagan, ale można przynajmniej uporządkować wyszukiwanie.